Witam, ja jestem Voxel i będę nagrywał na YouTube'a. Mam nadzieję, że będę mógł budować wspaniałe community wokół mojego zainteresowania Minecraftem. To tyle. Zapraszam na inne filmy. Na razie.